Latanie? Człowiek od wieków chciał znieść się ponad ziemię. To nieodparte marzenie zostało w końcu spełnione i dziś po niebie porusza się pełna zostawiających ze sobą biały obok maszyn. Od zawsze fascynował mnie ten podniebny świat. Dlatego, gdy otrzymałem propozycję nagrania przelotu na południu Polski, wiedziałem co robić. Spakowałem samochód i krosno. Dla mnie te małe samoloty to coś więcej. To pewne bezpośrednie połączenie pilota z maszyną i świadomość tego, że to on decyduje o jej zachowaniu. To jak prowadzenie starego Fiata, w dobrym tego słowa znaczeniu. Skręcasz w prawo i mimo, że wkładasz w to więcej siły, od razu dostajesz pożądany efekt. To również mniejsza bezwładność i o wiele większa radość z latania. I tak to właśnie jest. Dwa dni podróży, by znieść się na 40 minut w powietrze. Wrażenia nie do opisania. Spełniłem jeszcze jedno moje małe marzenie z życiowej bucket listy. Przyjechałem się samochodem po drodze startowej Nie wygłupie, a jednak. I w tym miejscu zostawiam pewne postanowienie, obietnice. Tak, zrobię licencję. You say you wanna be a star.